Hejka wszystkim! Yy, powróciłam, yy, uznajcie tylko daily proszę was, bo dzisiaj już innego nic raczej nie wstawię. Chyba, że nie wiem co. Yy, no, zrobiłam takie ustawienie, że mnie też słychać jak nagrywam i gram, więc za szczęście nie będę musiała sobie na te, na, tego na telefon wysyłać. Mam nadzieję, że nie, nie obrazicie, bo na telefonie mam zajęte 63 GB na 64 i po prostu już nie mogę tego nagrywać z telefonu, na, na telefon sobie wysłać, więc dzisiaj nie stawię innego filmiku niż yy, oprócz tego. To jest po prostu taki informujący i mam nadzieję, że to przyjmiecie. Jutro stawia jakiś filmik, na pewno. Może jeszcze dzisiaj nawet jakiś kolejny. Więc pa! Widzimy się w jutrzejszym, albo jeszcze dzisiejszym, późniejszym filmiku. Pa!